Załóżmy, że przez kilka dni ćwiczyliśmy scenariusz E. Łowiliśmy jednego królika i zbieraliśmy 280 jagód. Mieliśmy fazę na jagody. Scenariusz E jest tutaj. Lecz naszedł nas apetyt na mięso. Napiszę. Jesteśmy w scenariuszu… w scenariuszu E… i mamy ochotę na więcej mięsa. Pomyślmy, co się zmieni, jeśli będziemy chcieli łowić więcej królików. Stawiamy pytanie. Jeśli chcę łowić jednego królika więcej… jednego królika więcej, to czego muszę się wyrzec? Jeśli złowię jednego więcej, czyli dwa dziennie zamiast jednego… Jeśli przejdę do scenariusza D, to co stracę? Plus jeden od tego. Stracę… Będę musiał się wyrzec 40 jagód. Widać to tutaj. Chcąc łowić dodatkowego królika, nie mogę wejść na ten niemożliwy, nieosiągalny obszar, muszę pozostać na krzywej możliwości produkcyjnych. Czasem pisze się ją w skrócie jako PPF. Właściwie powinienem powiedzieć, stosuje się skrót PPF. Jeśli chcę dodatkowego królika, krzywa możliwości produkcyjnych opada i muszę się wyrzec 40 jagód. Zatem ten jeden dodatkowy królik kosztuje mnie… Muszę się przez niego wyrzec. Średnio 40 jagód dziennie. Fachowy termin na to, co właśnie opisałem, to koszt alternatywny. Jeden królik więcej wiąże się z kosztem alternatywnym 40 jagód. Napiszę to: Koszt alternatywny koszt alternatywny jednego dodatkowego królika. Przy czym rozważamy scenariusz E. Jak zobaczymy, ten koszt zmienia się zależnie od scenariusza. W każdym razie w tym przykładzie. Koszt alternatywny jednego królika więcej to 40 jagód, zakładając, że rozważamy scenariusz E. Jeden królik więcej wiąże się ze stratą 40 jagód. I tu pojawia się kolejny termin. Koszt alternatywny złowienia jednego królika więcej Koszt alternatywny wytworzenia dodatkowej jednostki bywa nazywany kosztem krańcowym. Tę ilość można więc nazwać także kosztem krańcowym. To jest koszt krańcowy. W naszym przykładzie koszt, alternatywa z której rezygnuję, jest wyrażany w jednostkach naturalnych. Dużo częściej spotkacie się z kosztem krańcowym wyrażonym w środkach płatniczych, na przykład w dolarach to koszt wytworzenia dodatkowej jednostki sztuki czegoś. Wróćmy do przykładu. Taki dla scenariusza E jest koszt alternatywny dodatkowego królika. A jaki jest koszt alternatywny… Załóżmy, że mamy już dość mięsa. Siedzimy w scenariuszu E i chcemy zostać wegetarianami. Chcemy przejść na scenariusz F. Nie jeść królików i jeść jak najwięcej jagód. W scenariuszu E można więc zadać inne pytanie. Jaki jest koszt alternatywny? Koszt alternatywny. Żeby nie trzeba było liczyć, powiedzmy koszt alternatywny 20 jagód więcej. 20 jagód więcej wynosi. Muszę zrezygnować z jednego królika. Tak więc tutaj mówimy: chcę mieć 20 jagód więcej, ale w zamian muszę wyrzec się jednego królika. Zatem koszt alternatywny dla scenariusza E… koszt alternatywny 20 jagód więcej wynosi 1. Jednego, jednego królika. Tym razem to nie jest koszt krańcowy, bo to koszt 20 jednostek więcej, a nie jednej. Aby uzyskać z tego koszt krańcowy, czyli koszt jednej dodatkowej jagody, skoro 20 jagód to jeden królik, to podzielmy obie strony przez 20. Zatem jedna jagoda więcej… Trochę oszukuję, zakładając, że ten odcinek jest liniowy. Jeśli podzielimy obie strony przez 20, to jedna jagoda będzie odpowiednikiem jednej dwudziestej królika. Jeśli więc zapragnę mieć jedną jagodę więcej w scenariuszu E, to licząc średnio, stracę jedną królika. Gdy tak to sformułujemy, możemy mówić… Możemy mówić, że jest to że jest to koszt krańcowy. Powiem, dlaczego tu oszukuję. Mamy do czynienia z krzywą, więc ta wartość nie jest dokładna. Nie chcę zbytnio wchodzić w szczegóły. W tym konkretnym przypadku można bezpiecznie tak zrobić. Koszt alternatywny 20 jagod to 1 królik, a jeśli założymy, że między tymi punktami krzywa jest prosta, to koszt alternatywny jednej jagody wynosi jedną dwudziestą królika, czyli Koszt krańcowy jednej jagody wynosi jedną królika. Można to zrobić dla różnych punktów. Zachęcam do tego. Na podstawie tej tabelki z poprzedniego odcinka oraz tej krzywej ustalicie koszty alternatywne dla różnych scenariuszy. Jeśli w scenariuszu B zapragniecie jednego królika więcej, to ile jagód was to będzie kosztować? Albo jeśli zapragniecie więcej jagód, to ile królików was to będzie kosztować?